odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Ten dzisiejszy fragment należy do jednego z najtrudniejszych w całej Biblii, bo jak można przyjąć naukę o podziale i niezgodzie, a nadto o nienawiści względem własnych rodziców? Żeby jednak dobrze zrozumieć ten dzisiejszy fragment, Trzeba nam spojrzeć na niego z perspektywy autora tekstu biblijnego. W Piśmie Świętym świat jest zero-jedynkowy. To znaczy, że wszystko w nim zamyka się jedynie w dwóch wartościach. Dobra lub zła, życia lub śmierci, błogosławieństwa lub przekleństwa. W Biblii nie ma odcieni. Mowa Boga jest jednoznaczna. Tak, tak lub nie, nie. Wszystko inne, jak mówi Jezus, pochodzi od złego. Zatem, żeby nadać kontrastu pomiędzy miłością Boga a miłością wobec ludzi, Jezus stosuje właśnie tę figurę retoryczną. Jezus daleki jest od wzywania do pogardy i nienawiści względem naszych najbliższych, ale jednocześnie chce nam dobitnie uświadomić, że miłość względem Boga powinna być znacznie większa i głębsza, od miłości do kogokolwiek na tym świecie. Miłości względem Boga nie da się nawet porównać z miłością do ojca lub matki. Bóg jest przecież dla nas kimś więcej niż ojciec, matka. Czy zawsze stawiam Boga na pierwszym miejscu? Czy w życiu kieruję się Jego wolą, a nie wolą własną lub wolą najbliższych? Czy rzeczywiście kocham Jezusa bardziej, niż własnego ojca lub matkę, małżonka albo własne dzieci.